One, two, one, two, three. Nie chciałem nigdy spieszyć się, nie brać na zapas, będy zapas. mm Trzymałem się w tym śnie Poranę światło, światło z rana Oślepia mnie Nie widziałem którędy Nie widziałem którędy mija mnie Nie chciałem Oh yeah Więc aniż mogę wiedzieć, skąd, więc aniż Tak.